się o możliwości jazdy do przodu na jedynce, w lewym lusterku, w prawym odwracam głowę z tyłu za siebie. Zatrzymanie w polu zatrzymania, wrzucamy bieg wsteczny, upewniam się o możliwości jazdy w lewo, w prawo, za siebie i ruszę.